Dobra, siema. Trzymaj. A, znowu to. Jakie znowu? Święta znowu są. No, nich swego. E... Nie, nie lubię ich po prostu, okej? Okay? Co? No bo zawsze jest za dużo stresu, wszyscy po prostu latają od lewej do prawej, no i... Nie wiem w nie, nie, nie lubię po prostu chyba. No. Jak to? Czemu miałbym lubić święta? Czy ty lubisz święta? No. Ty. No nawet, nawet lubię. Czemu? Bo to fajne. I, i może są fajne Dobra, słuchaj, trzeba z dobra? Ja ci pokażę jak ja widzę święta Chodź No, to Jak idą święta, to idą wydatki. Prezent dla mamy, taty i babki, dla niego perfumy, dla niej brazoleta, ale jaki kolor się znalazł, esteta. Warto to kupić, czy będzie praktyczne. Wszystko na święta jest zbyt neurotyczne. Wcale nie musisz brać to, co popadnie. Nie kupisz od razu, to nic nie przepadnie. Jeszcze jedzenie, cholerne jedzenie. się znaczy robienia w kuchni jak w chlebie. Tego nie wolno, to na wigilię. Czy obsesja na tym punkcie wam minie? Dzieci się śmieją, bo pada śnieg. Ja na wałwanie kończę swój bieg. Nie wiem, dlaczego się cieszą z zimna, bo w mojej szklance znów aspiryna aspiryna, ej Nie lubię świąt, ej Dla mnie to strata czasu, ej Przychodzę tylko na jedzenie Daj prezent i zabijam się Nie lubię świąt, ej Dla mnie to strata czasu, ej Chodzę tylko na jedzenie się. Cicha noc, cicha noc, Wigili na noc. Prezent od cioci, pewnie jakiś koszt, 12 dań na białym obrusie. Nie ma gwiazdki, to nie jest dzikusie. Kiedy coś się rodzi, a co swobodzi? pilota, bo nie o to chodzi. Nie spędź Wigili przed telewizorem, bo zaraz rodzina cię nazwie potworem. Patrz jak się garbi, jak krzywo siedzi. Co oni w kościele powiedzą sąsiedzi. Usiądź jak człowiek z rodziną przy stole. Kultury cię nie nauczyli w szkole? W Polsce na święta jest ważna rodzina. No ale twoja o wszystko się spina. Bóbki są brzydkie, obiósł się skrzywo. Czemu oglądamy tę na żywo? Znowu na żywą, ej nie lubię świąt, ej Dla mnie to strata czasu, ej. Przychodzę tylko na jedzenie Dam prezent i zawijam się Nie lubię świąt, ej Dla mnie to strata czasu, ej Przechodzę tylko na jedzenie Tam prezent i zabiję się Nie kręcą wcale twoje wymówki, więc pozwól, że piję to do twojej główki Mówisz o świętach, jakbyś ich nie znał, czas bym ci de nie wiedzę okiełzną. Święta to wyjątkowy czas, jak ja się unoszę ty leżysz jak głaz Wiem, że się boisz, że nie masz odwagi, więc masz tu trochę świątecznej magii Może naprawdę miałem złe podejście Przy stole zawsze marnowałem miejsce Siedziałem tam, jednak mnie nie było Nie wiem kiedy się wszystko rozmyło Rodzinie dawałem głupie upominki Nigdy nawet nie ubrałem choinki Kolęd śpiewać mi się nie chciało Gdyby nie ty, nie wiedziałbym Co mnie omijało oh. Święta nie są takie złe Nie wiem czemu traciłem je na szczęście nie za późno jest, rodzina zawsze wesprze mnie. Święta nie są takie złe, nie wiem czemu traciłem je. Na szczęście nie za późno jest, jeszcze z rodziną posiedzę.